dzisiejszy hangout, trochę takich pytań, których nazbierało się z badań kierowców, kierowców zawodowych czy innych kierowców i zacznę od tego. Witam, zabrano mi prawo jazdy sądownie na okres trzech lat, czyli do 2023. Przy czym teraz przysłano mi skierowanie na badania psychologiczne, zdrowotne i na kurs reedukacyjny. Czy muszę to robić teraz, czy prawo jazdy będę mógł, odzyskać? przecież prawo jazdy będę mógł odzyskać dopiero za dwa lata. Jeśli tak, czy, czy za rok będę musiał je powtarzać, znów stracą ważność. I problem jest taki, że to prawo jazdy sobie tam możesz robić, kiedy ci się żywnie podoba, to znaczy te badania, tylko zdaj sobie sprawę z jednej rzeczy, że jeżeli nie zrobisz tych badań od razu, to bywają sytuacje, że idziesz po tych trzech latach, no przekładam, że nie zgubisz skierowań, zrobisz badania, ten kurs że tak powiem, reedukacyjny. Zrobisz badania psychologiczne, a tutaj nagle oblewasz badania lekarskie. No i coś tam się dzieje. I przykładowo chcą od Ciebie rocznej abstynencji alkoholowej, czy tam czegoś innego. I, i wtedy ten termin Ci się przeciąga, że tak powiem, o jakiś kolejny termin. Prawda? I yy, według mnie warto tam zrobić takie podejście próbne od razu. Rzadko kiedy te prawa jazdy są na jakiś dłuższy termin ważności, czyli jeżeli tutaj jest utrata prawka na 3 lata, to egzamin i tak będzie z powrotem obowiązywał. Natomiast kolejne prawo jazdy, kolejne badanie i tak będziesz robił w ośrodku, no, polecam robić w ośrodku prywatnym. I w tym momencie z lekarzem prywatnym, takim jak ja, czy jakiś inny, to łatwiej jest ten termin zrobić jakiś taki rozsądniejszy, prawda? No tradycyjnie no, nie jestem zwolennikiem odwlekania wszystkiego na ostatnią chwilę, ale ja to jestem. Ja, prawda? To, że ja tak radzę, to nie znaczy, że Ktoś inny tam będzie radził jakoś inaczej, prawda? Jeżeli chcesz oczywiście sobie ze mną pogadać, tutaj masz numer telefonu 789 273 335, ten sam numer jest gdzieś tutaj. Mam komórę, także na samym końcu odpowiem na pytania, jeżeli ktoś ma jakiś swój ciekawy przypadek do yy, nazwijmy to opisania prawda Jeden z kolegów zapytał mnie czy osoba z głębokim obustronnym niedosłuchem lub niesłusząca w ogóle może yy, ubiegać się o prawo jazdy yy, kategorii C o kierowanie yy, pojazdem kategorii C i tak, całkowicie głuchy, powtarzam jeszcze raz, całkowicie nie, niesłyszący, całkowicie głuchy może się o coś takiego ubiegać. Jaką sztuczkę widziałem, że często takie osoby od innych lekarzy nie dostawały pięcioletniego terminu ważności prawa jazdy, czyli powiem szczerze, że no, trudno mi to skomentować, ponieważ zbyt wielu niedosłyszących i głuchych nie miałem. Natomiast takie rzeczy się zdarzają, prawda? Lub wyciąga się jakieś tam inne rzeczy, prawda? Sprawy ze wzrokiem czy inne. Jeżeli taka niedosłysząca osoba coś ma, jak już są dwie czy trzy choroby, to uzasadnienie do prawa jazdy terminowego jest. Prawda? Zaraz będę odpowiadał na pytania, także cześć Przemysław, cześć Elektriko. Tutaj witam, to już było. Witam Panie Darku, piszę do Pana, bo mam kilka pytań w sprawie odzyskania prawo jazdy połowa 2021. Skończył mi się sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Następnie podkreślam, że nie jestem uzależniony od alkoholu. Znalazłem się w złym miejscu i w złym czasie. Robiłem przed WOMP prywatnie badania wątrobowe, takie żeby dowiedzieć się, czy wszystko ok. Badania wyszły dobrze. Moja ciocia pracuje w szpitalu. Wyniki mam bardzo dobre. Piszę do pana aby mnie pan pokierował i żebym niczego nie pomieszał. Posiadam wszystkie papiery z chwili zatrzymania, jak ze za skierowania na badania, ale jeszcze nigdzie nie byłem z powodów finansowych. Ten gentleman dostał 4 lata za 1 mg na litr, prawda? Czyli przypuszczam, że 1 mg na litr to są 2 promile. Spałem w nocy wypity w aucie. Ktoś to zgłosił i tak się posypało. Prawda? No jestem tutaj dobrej myśli. Jeżeli ta osoba naprawdę nie pije, jeżeli nie miała jakiegoś tam późniejszego wybryku po alkoholu, prawda? Wyniki wątrobowe są dobre i będzie że tak powiem uderzy w skruchę, będzie twardo stała na swoim. Nie tam, że jakieś jedno piwo jednak do obiadu, czy na grilla, prawda, czy po nieudanym meczu, czy w trakcie nieudanych meczów naszej reprezentacji to myślę, że się wybronisz, prawda. Oczywiście do tego bym zrobił jakieś badanie, wcześniej badanie cukru, zmierzył sobie ciśnienie tętnicze. No, trochę, trochę tutaj jest niekorzystnym, że ten pan idzie do WOMPu w Sosnowcu, także życzę mu dobrze i pewnie tak będzie, ale różnie to bywa, prawda? Inny kolega, witam serdecznie, mam taki problem. Mam zatrzymane dwa razy prawo jazdy bez jazdę po alkoholu 2015 18 recydywa kilka miesięcy podczas badań w WOMP, miałem badanie psychologiczne pozytywne, badanie lekarskie negatywne za drugim podejściem a rozumiem już, badanie pierwsze lekarskie negatywne, a za drugim podejściem znowu negatywne i dopiero wtedy pani z medycyny pracy powiedziała mi, że potrzebna jest terapia alkoholowa i jeden rok udokumentowanej abstynencji, prawda? Wychodzę na tą terapię od marca i moje pytanie, czy po, po skończonej terapii jeden rok wystarczy mi zaświadczenie od pani terapeutki, czy muszę mieć jakieś inne dokumenty, jeśli tak, jakie bardzo mam dopiero... 40 lat i prawo jazdy potrzebne mi jest w życiu codziennym. Zwróć uwagę na sposób, że tak powiem, rozumowania lekarza. Dwukrotne złapanie. To, to drugie złapanie za jazdę po alkoholu wrzuca cię automatycznie w grono alkoholików, czy osób uzależnionych, czy osób może inaczej nie się powstrzymać od od picia, prawda? I no niestety yy, yy, pewnie ten pan stracił yy, na to drugie badanie parę złotych i yy, co, co ma wystawić ten terapeuta uzależnień? No jeżeli terapeuta uzależni zna się na swojej robocie, to po prostu wystawia jakieś zaświadczenie, że Pan Kowalski, tam Jan, czy Wiśniewski, czy Nowak, Krzysztof, czy jakiś inny nie jest osobą uzależnioną, czy może wystawić zaświadczenie, że odbył roczną terapię antyalkoholową, no, w każdym razie musi to być certyfikowany terapeuta uzależnień lub ktoś, jakiś lekarz, ale nie jakiś, tylko lekarz psychiatra. Nie, pomimo, że w rozporządzeniu jest napisane, że to ma być zaświadczenie od lekarza, to ma być od lekarza specjalisty, psychiatry, lub podcertyfikowanego terapeuty uzależnień, a takich zbyt wielu nie ma. W każdym razie szukaj takiego, który będzie wiedział, co ma napisać i zapytałbym się takiego gościa, czy on wie, co ma napisać, ponieważ często się zdarza, że kończysz roczną terapię. Dobrze, terapia zadziałała, tylko Terapeuta nie wie, co ma napisać. Także tutaj 3,5 miesiąca terapii alkoholowej, no zostało jeszcze 8,5. Dobra, przelecimy na czata, kochani. Przemysław, panie Darku, na lewe oko 80% w korekcji, na drugie 30% kategoria B bez problemów. A pytanie, czy mogę podjąć jako, pracę jako kierowca kategorii B? Tak. W tej chwili obecne przepisy i brak kierowców, to kto wie, czy byś nawet nie mógł, nie, nie mógł jeździć kategorią C, prawda? Ale nie chcę prorokować na podstawie takiego wywiadu, że tak powiem, z czata, prawda? Także bądź, Przemek, dobrej myśli. Oczywiście zakładam, że nie masz tam jakichś innych ciekawych lub nieciekawych chorób. Elektryko dostałem brak przeciwwskazań z Wąbrzeszów z kodem 68, następne badania w grudniu. Czy muszę te badania robić w i Czy będzie wyrabiane nowe prawo jazdy, które znam tam na przykład w sierpniu? Elektriko, powiem ci tak. Jak chcesz takiej konkretnej odpowiedzi to zrób zdjęcie, ale tylnej strony tego prawa jazdy, tam to bez danych osobowych i wyślij mi na ten telefon 789 273 335, prawda? I ja ci wtedy odpowiem, jestem tutaj dobrej myśli i, i odpowiem ci już po prostu indywidualnie. A, nie, prawda? Wyślij mi na ten telefon, ale mówię, nie wysyłaj mi swoich danych osobowych jakichkolwiek, tylko wyślij mi drugą stronę prawa jazdy, albo na maila, albo jako SMS na ten y, telefon. Berto Sudu, mam pytanie, czy można zabrać komuś prawo jazdy za nieumycie? Nie nie bardzo rozumiem, co tu pisze, Jest za nieumycie rąk, takie pytanie na, za nieumycie rąk na psychotestach, a już dobrze. Be, Berto Sudu, ciekawy przypadek, ludzie bez rąk mają, gusi, mają, a mi za nieumycie rąk zabrał. Wiesz co, przypuszczam Berto, że yy, tam było wiele różnych innych pytań, na które odpowiedziałeś źle, a nieumycie rąk, że tak powiem, było jakąś tam wymówką tego psychologa lub sam sobie uważasz, że dostałeś za nieumycie rąk. Za jedno pytanie w teście psychologicznym raczej się nie uwala, ponieważ sprawdzają, przypuszczam, że tam dostałeś testu stu pytań i no którejś skale ci wyszły źle. Jaka jest prawidłowa odpowiedź, czy myjesz za każdym razem ręce? No prawidłowa odpowiedź jest taka, jeżeli myjesz za każdym razem ręce, to piszesz, że tak, jeżeli nie myjesz za każdym razem rąk, to piszesz, że nie, czyli odpowiadasz prawdę, prawda? Berto Sudu, jak mam odpowiedzieć na 50 pytań o alkoholu? Gdy raz w życiu wypiłem i lekarz powiedział, że mam uczulenie na alkohol, nie piję wcale od tego momentu. No wiesz, co Berto? Powiem Ci tak, no. no sprawa ciekawa, bo wiedzą, że masz uczu uczulenie na alkohol, piłeś i jeszcze wpadłeś wpadłeś, przypuszczam, w ręce policji i zabrali ci prawko, to masz wyjątkowego pecha, prawda? Czyli przypuszczam, że musiałbyś odbyć rok abstynencji alkoholowej i będzie dobrze. Przemysław jeszcze raz. Mama stygmatyzm i właśnie lekarz powiedział, że nie mam widzenia stereoskopowego, mimo że widzę na gorsze oko. No teoretycznie widzenie stereoskopowe nie jest potrzebne do kategorii B, ale problem jest taki, że to decyduje lekarz, a nie, a nie pacjent, prawda. Oczywiście od każdej takiej y, historyjki się można odwołać. A, elektryko. Prawo jazdy będę wyrabiał, dostałem dopiero decyzję z WOMP z kodem 68 i termin badania na grudzień. Na egzamin się zapisałem. Aha, rozumiem, rozumiem. No muszę Cię pocieszyć, możesz się badać u każdego prywatnego lekarza. Miałem już ludzi, którzy, którym się opłacało przyjechać do mnie z Twojego rejonu, z Podkarpacia, żeby... No, żeby dostać dobry termin prawa jazdy, żeby wycofać ten kod 68. Pamiętam ostatnio ktoś był z zaczernia chyba. Także ale jeżeli znajdziesz jakiegoś tam innego fajnego lekarza, to nie musisz się tłuc do Wrocławia. Przemysła w przypadku moim, mojej wady i niby braku. I widzenia stereoskopowego, czy mogę się starać o przyjęcie do policji. Jest to Przemek, odpuść sobie tą policję, prawda? Rac raczej tutaj ta wada jest trochę. Jest to oko minus 4 na granicy, ale nie masz widzenia stereoskopowego, czyli być może cię nie uwalą za um, brak widzenia stereoskopowego, przestrzennego, tylko. Uwalą cię za coś innego, prawda? Berto, słuchaj, nie piłem, nie zostałem złapany za jazdę, tylko zostałem skierowany na psychotesty. No ale, Berto, pytanie: Za co zostałeś skierowany na te psychotesty, prawda? Jeżeli uważasz, że no niesłusznie Cię uwalili, no to trzeba było się odwołać i sprawa już by była wyjaśniona, prawda? Natomiast mówię, na pewno nie zadecydowało tutaj pytanie o myciu, czy nie myciu rąk, prawda? Chociaż trudno powiedzieć, co, jaka jest prawda, czy, czy zawsze myjesz te ręce przed jedzeniem, czy? czy czasami nie myjesz, prawda? I jeżeli się psycholog zorientował, że, że kłamiesz, to być może cię uwalił za to, prawda? Yy, dobra. Paweł, yy, czyli dalej jako jednooczny nie masz szansy na prawo jazdy kategorii C? Jest szansa pod jednym warunkiem, że widzisz cokolwiek tym z gorzej widzącym okiem, prawda. Przepisy się zmieniły. Przedtem bez widzenia stereoskopowego, obłocznego nie było takiej szansy. W tej chwili taka szansa jest. Słuchajcie kochani myślę, że powoli będę kończył. Odpowiem jeszcze na jedno pytanie tutaj, które dostałem na tego SMS-a Dzień dobry panie doktorze. 20 września zostało mi zabrane prawo jazdy na 6 miesięcy za jazdę po spożyciu alkoholu, jazda z kuterem 0,22 promila, czyli przypuszczam, że było ma lejące. Miałem badanie 15 czerwca w, w Warszawie ciśnienie było 135 na 90, badania wątrobowe, glukoza w normie ASPATALAT, w normie GGPT 20. Jaka jest szansa? Po orzeczeniu mam się zgłosić 6 lipca bieżącego roku. Jaka jest szansa, że dostanę orzeczenie pozytywne? Dodam, że psychotesty przeszedłem, kurs redukacyjny odbyłem, prawda? No tutaj szansa odzyskania prawa jazdy jest bardzo, bardzo duża, prawda? Wyniki są poza jednym wątrobowym w miarę poprawne. Alkoholu nie było dużo, ale mówię, yy, będziesz się cieszył wtedy, kiedy tak naprawdę to prawko dostaniesz do ręki. Dobra, kochani, yy, słuchajcie, niedługo tam chyba zaraz jakieś mecze, nie ma co przeciągać, także dzięki Przemek, dzięki elektriko, dzięki Berto i dzięki Paweł, jeżeli już oglądasz w powtórce, zrób komentarz pod tym wideo i na dzisiaj koniec, prawda? Szkoda, że nasi tak ładnie wypadli z euro, no ale niestety jeden Lewandowski żeby się, że tak powiem roz, rozdwoił, to rady nie da, także trzymajcie się, cześć komentarz poniżej i do następnego razu